Cześć, jestem Zofia Śląska, a to moja Pani Dyrektor, Dorota Wielkopolska. Dokumenty elektroniczne powinny być zabezpieczone przed nieuprawnioną modyfikacją. Często przepisy wprost nakazują opatrzenie pisma jednym z podpisów elektronicznych. Z EZDRP wykonasz to szybko, a system podpowie Ci, którego z podpisów użyć. Zanim nadamy obieg pismu, warto najpierw postawić na nim cyfrową parawkę, czyli zaakceptować dokument. Gdy to zrobisz, szef lub współpracownik będzie miał pewność, że zgadzasz się z jego treścią. Przechodzimy do widoku biurko w toku i wybieramy jedną z zakładek pisma lub sprawy. Znajdujemy dokument, zaznaczamy go i w menu wyświetlanym po prawej stronie ekranu odnajdujemy opcję Akceptuj. Po zatwierdzeniu operacji ikona z literą A zmieni kolor na różowy. Oznacza to, że dokument został zaakceptowany. Z tego samego menu wybieramy opcję do podpisu. Pojawi się okno, w którym wpisujemy treść zadania lub wybieramy jedną ze zdefiniowanych formułek. Tutaj także wskazujemy osobę, do której kierujemy prośbę o podpis. Możemy wpisać w polu wyszukiwania jej nazwisko i imię, znaleźć ją na liście osób ostatnio wybieranych lub skorzystać z drzewa struktury organizacyjnej. Definiując zadanie podpisu możemy określić czas jego realizacji. Mamy także możliwość zmiany profilu podpisu, ale uwaga! Rób to tylko wtedy, gdy masz pewność, że jest to konieczne. Pamiętaj, że system automatycznie dobiera profil podpisu do rodzaju pliku, który ma być podpisany. Jeżeli w Twojej instytucji dokumenty są przekazywane w ustalonej kolejności, możesz ułatwić sobie pracę i korzystać z szablonów zadań. Takie szablony ustawisz na stronie startowej systemu. Są ukryte pod przyciskiem Schematy. Gdy mamy zdefiniowany szablon i go wybierzemy, to dokument będzie wędrować po kolei do wskazanych wcześniej osób. Po kliknięciu przycisku utwórz, dokument trafi na biurko osoby, która ma go podpisać. No dobrze, ale jak dowiemy się, czy zadanie do podpisu zostało zrealizowane? Jeżeli ikona z literą P przy dokumencie w aktach sprawy jest fioletowa, oznacza to, że dokument jeszcze oczekuje na podpis. W momencie, gdy zostanie podpisany, ikona stanie się różowa. W sytuacji, gdy dokument zostanie odrzucony przez osobę, która miała go podpisać, kolor ikony zmieni się na czarny. W takim przypadku sprawdź powód odmowy złożenia podpisu. Gdy klikniemy w literę P, zobaczymy szczegóły naszego zadania. Jeśli to możliwe, popraw dokument i ponownie wystaw zadanie. Dodatkowo w widoku sprawy, w nagłówku, pojawiła się litera Z, wraz z cyfrą. To szybka informacja o tym, ile jest otwartych zadań w ramach danej sprawy. Teraz zobacz, jak ten proces wygląda od strony osoby, która otrzymała zadanie do podpisu. Pracownik, który ma podpisać dokument, znajdzie go na swoim koncie w sekcji Moje zadania nowe. Może go szybko podpisać bez wchodzenia do środka zadania. Powinien jednak wcześniej zapoznać się z treścią tego dokumentu. Z tego miejsca można jednocześnie podpisać kilka dokumentów. Jeśli podpisujący potrzebuje czasu na podjęcie decyzji lub chce edytować pismo przed jego podpisaniem, powinien wejść do środka zadania. Po zaznaczeniu pola wyboru przy piśmie po prawej stronie pojawi się menu z opcjami Edytuj, Odrzuć, Podpisz. Po wybraniu Edytuj program File Monitor automatycznie otworzy dokument i umożliwi wprowadzenie zmian. Gdy dokument jest odrzucany, konieczne jest podanie powodu. My dostaniemy informacje o odrzuceniu w powiadomieniach, w aktach sprawy. A jeśli mamy odpowiednio skonfigurowane odbieranie wiadomości systemu, to także mailem. W naszym urzędzie Dorota Wielkopolska ma świetny zespół i najczęściej podpisuje dokumenty. Po kliknięciu podpisz w nowym oknie może wybrać profil, rodzaj i typ podpisu. Co ważne, system automatycznie dopasuje odpowiedni profil podpisu do rodzaju pliku. Przy podpisywaniu dokumentów system EZDRP uruchamia program do składania podpisów i rozpoczyna się standardowa procedura jego składania. Następnie zadanie trafia do sekcji Zrealizowane. Żeby podpisywać dokumenty w systemie EZDRP, musisz mieć odpowiednie uprawnienie nadane przez administratora. Jeśli je posiadasz, to podpis skonfigurujesz w module ustawienia, który znajduje się pod imieniem i nazwiskiem na górnej belce. W tym miejscu można wskazać rodzaje i profile używanych podpisów oraz wprowadzić numer seryjny certyfikatu. Analogicznie jak w przypadku papierowych dokumentów, na jednym dokumencie zarejestrowanym w systemie EZDRP mogą się znaleźć podpisy elektroniczne kilku osób. Pamiętaj jednak, że nie złożysz podpisu na dokumentach z nadanym numerem z rejestru przesyłek wpływających, o ile nie zostały powielone oraz na zatwierdzonych wkładach własnych.